Centrum Edukacji Obywatelskiej inspirujemy do zmian w szkołach. Chcemy, by dzięki nim młodzi ludzie jeszcze lepiej rozumieli otaczający ich świat i potrafili ten świat zmieniać. Poprzez nasze programy wsparliśmy w nauczaniu już tysiące nauczycielek i nauczycieli, dyrektorów i dyrektorek. Chcemy pomagać im jeszcze skuteczniej, dlatego stale się zmieniamy. Nasze programy ułożyliśmy w sześć grup programowych, których nazwy są jednocześnie wezwaniem do działania. Pomagaj się uczyć. Angażuj obywatelsko. Odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę, wyjaśnij politykę, ucz otwartości. Zapraszamy Was do współpracy, bądźcie z nami. Wspólnie tworzymy Szkoły Możliwości.